Jest, dobra, mam. Łączyło się nagrywanie. Dobra, ale jeszcze, jeszcze nie robię. Czekaj, jeszcze niech się załaduje BSP. Do, teraz mnie w, zaproś. Dobra, czekajcie. Hejka, hejka, dzień dobry, ja jestem Korek, a w dzisiejszym odcinku będziemy kopać bez używania dużych bomb, więc jeżeli jesteś nowy, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja zapraszam do oglądania. Dobra, no to możemy zacząć kopać, gdzie, gdzie, gdzie kopiemy. Ja pozbieram tutaj na... No bo gdzie kopiemy, możemy tutaj. No to ty zrób tam już dziurę, kopię tutaj na laser zbieram. Eee... O Boże, to powiadomienie. Twój bit jest pełny normalnie. Bit, ale bit. Twój bit jest pusty. No normalnie. Bo ja robię, bo ja lubię tylko pół, pełne bite, a nie puste normalnie. A jak? Iby inaczej. Czekaj. Czemu tutaj jest skała macierzysta? Co to się z... Co ty...? To... Aha, tutaj jest jaska, dobra, dlatego tutaj jest skała macierzysta. To jest jakaś nowa jaska zrobili, nową jaskinię? Ja nigdy nie widziałem takiej jaski z... z jakby z tym... Co to za jaska? Co my tu mamy? Uh, schodki jakieś, czekaj, schodki mamy. A nie, to była kiedyś taka jaska, tylko ona jest bardzo rzadka. Oha, jeszcze są jedne schody. O Boże, ja jestem na 15 poziomie. No dobra. No i nie wiem, tutaj mam taką glinkę. Mogę sobie wy... O! TNT jest! O! Nawet TNT było ty, O, jest ten sol, a ta sol to była, czy coś, ta, ta pisanka, ta słona chyba Znaczy, no, smocza, czy tam inna No, nieważne, nie znam się teraz na tych pisankach, bo i takich nie zbieram już No nie no, wykapałem sobie drabinę, czy ja jestem tępy, czy co? Mm, jesteś tam? Bo cię nie słyszę tam No, jestem, jestem No, czekaj, gdzie ty kopiesz? tu? A tu jest taka fajna, taki fajny plusik zrobiłaś no, wiadomo. W sumie po co ty kopisz co pięć, jaki tak jest Bóg z bombą, że możesz se normalnie w, jakby no wchodzić i biegać. Ja nie wiem, bo mi nigdy nie wychodzi ten bóg. A mi jakoś wychodzi, czekaj, wezmę teraz bombę. Ja zawsze mam takiego farta, że nie mogę, że Lapa kręci mnie ten, lepiej, niż Dobra, ale ja stoję nad tym, czekaj, czekaj tutaj trzeba, o i stoję. No i normalnie się buguje. Dobra, ale czekaj, teraz wyłączyłem. O Boże, obsydion. Bomba będzie, to ja tu uciekam. Z boczek. O, tu jest taki fajny boczek. To do niego ucieka. Uuu, ale fajna jaskinka. Normalnie, jaki luks. W, w, w trzy minuty dokopaliśmy się już do pierwszej jaskini. Nie, nie znaczy drugiej, bo ja wykopałem pierwszą jakąś... A, tu powinien być skarb gdzieś chyba. Nie wiem, nie mam włączonych dźwięków, bo nie chcę, żeby... Na, żeby w nagraniu przeszkadzało. o tu jest, jak się schował, No i super, ale czekaj, a nie da się już bugować, czekaj, nie da się już bugować, żeby klikać. Ej weź chodź i poklikaj, może tak jak był ten buku Kamloksa, wiesz kiedyś tam no, dawno on temu. No wiem, ale chociaż żeby się, bo da się zrobić, że on się tylko sam tak chwieje, jak jest tak, o jak się kopie go, tak że się chwieje. No, ale nie działa. Czekaj, ja go nie... Aha, ja go nie kopałem, a on się sam kopał. Dobra, znaczy pokazywał, że niby go kopi, a go nie kopałem. Ciekawe. E, dobra, BSP. E, to możemy gdzieś dalej. Tutaj chodź. Tu, tu, tu, tu. tu. Halo, tu. Tu przy tych gdzie brą... takich drewnianych tych. Nie, po drugiej stronie. O, tu. tu. Tu jest zawsze falnie i tu powinna być jakaś od razu jaska, więc... A, może na się dam bombę. Bo czemu by nie? O, no i teraz można w środku tutaj kopać. O, no ci tak da się wyjść, ale nie wiem, czy Twoje umiejętności dadzą sobie radę. Aha. A dobra, ja to dalej, ko dalej kopałem. Aha. Moje umiejętności. I. No, sprawdźmy Twoje umiejętności. Yy, no i zginąłem. Yy, logiczne no, było. też. Bardzo się cieszę z tego powodu, że zginąłem No A czemu by nie? Miał, czemu miałbym się nie cieszyć? Jak tutaj to jest bardzo fajne jak zginiesz normalnie Bo to nie jest Nie Challenge na kopaniu W sumie Nie Challenge na kopaniu Nie wiem czy kiedyś coś takiego było Chyba było coś, Chyba u Mikalo, widziałem taki kiedyś film Stary żeby on nie zgin challenge na kopaniu, więc w sumie moglibyśmy nagrać, bo to by było gdzieś w 2018, kiedy mi jeszcze kopanie nagrywał. Boże. Ja wtedy nawet go jeszcze nie oglądałem, nie znałem typa normalnie. I pyk tutaj. Promieniowanie tutaj, pyk, pyk. Robi się. Tutaj kopiemy promieniowanko. Ja nadal zwykłym laserem. O! Już tu widzę, już tu będzie jaska. Ja, ja już tu widzę nową strukturę, nowe bloczki inne. Po tym promieniowaniu powinna już być jaska. E, więc e, będzie gicior. A nie, jeszcze tutaj. Czekaj, to chyba będę musiał sobie w lewo skręcić tutaj tą neonową linię, przekopać. Ty, nawet jak jest ten klocek neonowej linii, to on miga nawet, tak jak jest ta animacja jego. O! Nawet sen tu jest. O, jaki fajnie. Dzień dobry. O, dzie guten morgen. Może dam bombę. Bo Dzień dobry. czemu nie? Bo czemu nie, no właśnie. O, no i pięknie. Dobra, ja mam Możemy O, ale luks, jak szybko. O, dobra, no i mamy już tu. No jeszcze, ale teraz powinniśmy mieć. Jezu, no... No akurat, no akurat na tym biom. No nie! Dobra, mam tutaj. Dobra, mam tu. O, skarb, akurat fajnie, bardzo fajnie na trzy całe. E, dobra, ale. O, tutaj mam jakiś portal, czekaj, kliknę go. O, jestem w tym, tym, tym, takim, tym. No stój, stój. O dobra, stoję. Nie, dobra, stoję. I na przykład tutaj się przekopię. Jestem w takim pomieszczeniu, to jest najlepiej. <grym>, no, to będzie dosyć trudne, ale tutaj. Po... Dobra, ja tutaj. Ja tu robię białą czekoladę. Tutaj biorę. O, już, już, już tu się bierze. Się wjeżdża, się wjeżdża. E, tutaj. O, no i jestem po drugiej strony wlazłem normalnie. Pa, jaki luz. E, byłem. O, ej, będzie oddawarka chyba. Bo jest neon. Będzie te, ta, ten biom z oddawarką jakby, tą mapa, jaskinia. Może, ale też jest dużo takich no, jaskini. Albo ta jedna, albo ta druga. są no kop Oho, to już wiem co będzie. Dobra, ale kop. No ja kopię. Ale nie to co trzeba, ale ok. A no w sumie, bo, my, bo już było pięć kratek, zawolniałem. Że kopiemy co 5. Ja, ja jestem przyzwyczajony kopać prosto w dół. I ja nie umiem liczyć tego co 5, bo to mnie to denerwuje, że ja co 5 muszę zrobić drugi bloczek i jakby wejść. No, wiesz o co chodzi. Aha, ja cię kliknąłem, a nawet cię nie kikałem. Znaczy, na BSPB beta... to. Czemu kopiesz tu wyżej? Aha, to a, to trzeba było od razu mówić, a nie jedziesz, a to, to ja tutaj jadę w dół, a ty sobie tam w górę Ale dopiero teraz się skapnęłam. Ja tutaj patrzę, jak będziesz. Ale fajnie se chodzisz nigdzie. Tutaj, o dobra, teraz stoisz, ale wcześniej tak fajnie chodziłaś i nie mogłaś przejść. Przecież, o czekaj, widziałem tam oddawarkę. Czekaj, bo miałem prześwity. Czekaj, to trzeba tak robić. Tak, tam jest oddawarka. To jest ta to jest to z oddawarką, tylko musimy się kierować tam. Tak, tak i idziemy właśnie tam i teraz w prawo. Chodź, tu. Ja już widziałem. Tam jest właśnie, dojdziemy zaraz do tego i będzie ta mapa z oddawarką. Właśnie na nabycie jest to najfajniejsze, że można porobić takie triki z, z Tom, z, z, właśnie z, z, no, z tym. No. I. i właśnie, jesteśmy na idealnym poziomie do skarbu. Nawet nadami powinien być jeszcze skarb, ale czekaj. Jeszcze zrobić takie prześwity, ale nie, to się nie da, tak. Czekaj. Nie, no, na jednej kratce się nie da, do tego potrzeba więcej kratek, więc. No, kop. Kop ten sen. No ja... ja mam no. zwykły laser. Ja, ja nie kopię tak szybko. Ty, ty masz laser. Ale ja nie mogę kopać. A tutaj mogę, a tu? O, nie mogłam, ale... O, no i a nie mówiłem? No i tutaj będzie już yy, normalnie od dawareczka piękna. Już mam od dawareczkę Żółte światło. O, fajne, fajne, fajne. Ale fajnie, że na tym poziomie. U ale ładnie, ale dobre to jest, dobre, dobre. Ja tu sobie aż, e, czekaj, mam 75, a chciałem sobie kupić bombę dużą, ale nie mogę przejść z challenge. Um, u tutaj mamy fajną kopalnię trzech, e, czterech snów, chodź tutaj, tu mamy dużo snów, będzie zojny, będą zojny. Ale to. ja koszmary zbieram. A to ja idę do ciebie, czekaj, tylko wykopię ten sen, bo nie chcę marnować, marnować y, tych kilku sekund, jak to kopię. To już wolę zmarnować tą resztę, niż zmarnować te, te, te. Znaczy to jest marnowanie czasu, bo mógłbym sobie... No tak, bo na tym poziomie jest skarb, trochę wyżej musisz, y, musisz trochę wyżej. No to jest chyba na 72 ten skarb, więc musisz tam wyżej iść. O, tu. W tą stronę czekaj, i tu są. Tu jest ta oleczałka i tu jest w górę, właśnie. Nie mogę duże bomby dawać. No yy, tak, bo ty nie nagrywasz, ale ja tak. Czekaj, bo tu mamy doktora i tu właśnie. No dobra, ja nie umiem tak kopać. No, wezmę sobie małą bombę, małą bombkę. Bombunię. Ty możesz, ale ja nie. O, no kurde, nie wyszło, nie wyszło. Czekaj, jak to zrobić, żeby to.. No, O, czekaj, było już prawie Było już prawie No, dobra, ja normalnie to postawię Nie będę z tym kombinować Widzisz, która jest minuta, a my nadal nie jesteśmy w pykle. O, ale fajne Tutaj mamy TNT I możemy normalnie sobie przejść, ale Czekaj, czekaj Pyk, ale normalnie parkour zrobię Teraz pa, pyk i pyk No, nie udało się Nie o to mi chodziło Dobra, ja napuszczam a dobra, bo to ja mogę zejść na dół. Aha, tutaj. Aha, dobra. Akurat teraz? na no dobra, niech będzie. Szybko. No nie, nie, nie, no już. Miałem jeszcze oddać dwa sny, które miałem. Miałbym chociaż na laser. Siema. O elo elo. No dobra, to wezmę ten za 25. Wiem, że to bida, ale no cóż. Ja muszę trochę. No, no wiem, że bida, mówię, ale czekaj. A wiesz, że jak, tak jak jest ten Bóg, że powinno wejść się w lawę o, i znaczy, lawa to jest tak jakby woda i można było, było wejść w, w, w lawę i czekaj, czekaj tu i pyk. O, no i teraz powinienem latać, jeżeli to tak działa. Ale nie, nie działa niestety. Bo lawa to tak jakby woda taka, tylko jeszcze zadaje obrażenia. I powinno i w lawie da się pływać jak w wodzie. Więc jak jest bóg z wodą, że można latać, to powinno być tak samo z lawą. Ale jak widać, niestety to tak nie działa. A szkoda, bo chętnie bym się polatał tak w lawie. Znaczy w, w, w tym... w w tym, a, a dobra bo tu jest takie głupie zejście aha, tutaj jest ten skarb dobra, i tu byłem ja, a tu jest dziura dobra, pyk aha, dobra, bo to było gdzie to było, czekaj, a tu czekaj, czekaj, co? mam laga, lego... a tu tu, tu było to aha, dobra, i teraz schodzę w dół aha, i tutaj było to, dobra i teraz, i jak szybko te. I jak szybko teraz y, y, kopię, Normalnie, ale lux. Przez pół godziny będę kopać to. Ty, drugi, drugi portal. A nie, to jest ten sam portal, tylko można sobie tak przechodzić. Fajnie. Dużo to mi nie dało. Aha, dobra, bo tu jest uleczałka. No i zginąłem. Super, fajnie. Co nie? Dobrze, że to nie niezginczone właśnie nie jest, bo, bo, bo już bym przegrał. Dobrze, że jeszcze nie dałem omyłkę jakiejś bomby dużej, ale muszę się kontrolować. Bo naprawdę, znaczy na razie nie mam Zoinów na to, ale ogólnie to bym miał Zoiny normalnie. No, nie kontroluję się z tym tak. A dobra, bo to było inaczej. Jak to się tu wchodzi? A tu tak, dobra, bo teraz Zrobiłaś tą bombę tu i ja, ja się jestem trochę pomylony. Zmylony, znaczy. Pomylony. <ścoughs> jestem trochę pomylony. Mamy pieko. Co, już? A dobra, bo ty tutaj już kopiesz, a. A, a, a, a ale to głupie pieko, bo, bo be, bez mityka. Znaczy, już legę. Bez nabierki, no, niestety, no. A i tylko jeden skarb otworzymy. No trochę marnie jakby z tym. Ale mamy oddawarkę, więc w sumie nieźle, ale w sumie to jest fajne. Pa! Wchodzisz sobie na, na tego, na mitycznego i nie możesz do niego wejść. Kiedyś chyba się dało do niego wejść, a teraz nie można. Bo on jest cały czas... On wygląda niby, że jest otwarty, a tak strukturę ma, jakby był cały czas zamknięty, więc to głupie trochę. Uwaga! Ile będę kopał piekło? Ale super! Wow, my god! Chodź, pomożesz mi dać tą, chociaż ich do piekło, może kilka piekieł. Czekaj, jedno piekło to było 25 zoinów, więc do tego to jest tutaj wyższa kalkulacja, matematyka. To brakuje mi jeszcze czterech, czterech piekieł. Pomóż mi wykopać cztery piekła, pójdę sobie oddać i będę miał, zginę i wrócę się i będę miał laser za 100. Żeby chociaż jakoś szybciej kopać, normalniej. Czekaj, czekaj co? Ty, ty wykopałaś piekło, a ja nadal kopię piekło. Ja, ja się nie ruszam, a mi tu pokazuje nadal, że piekło kopie. Ciekawe. Czekaj, gdzie no, tyś? Jest... Ciekawe, ciekawe. Smocza o, pie... ja o, tutaj idealnie. Jeszcze, jeszcze, eee, dobra. To czekaj, jeszcze tą i jeszcze jedno piekło i będę miał już na laser i może jeszcze na jakąś bombę zależy. No, no i zaraz się wracam, tylko gdzie to będzie wyjście, Zaraz. wyjście chyba jeszcze, masz na drabę? Mhm, ale normalnie się da wejść. No to zaraz zobaczę, poczekaj, tylko muszę znaleźć to wyjście. Aha, dobra, tutaj jest łatwe. Ale fajne, idealnie mamy takie, bo mamy takie schodki i możemy od razu przejść tu. Pyk. Teraz pyk. I normalnie pyk. I i tutaj mamy pyk. Gdzie mi te tutaj się przyciągasz mnie, Teslo? Znaczy, bagnesie Tesla. Tesla ma mnie przyciągać, ciekawe. Czekaj, ja tym... Czekaj, teraz... O, mam 150, aż. E, czekaj, czyli miałem 22. O, dobra, jest Tesla. I mam skarb, ej, czekaj, mam skarb. Na ile? Na dwa. Ej, Epic jest na dwa. Na e, 80... To jest na ja go właśnie tutaj słyszałam. Ja go kopię teraz. Jest na dwa, ale byłby. Ile ty masz punktów więcej ode mnie? Boże, ty masz 2000 punktów, od czego? Jak już tak szybko masz tyle punktów? No, bo ja oddałam. Dobra. Dobra. A nie Tesla. Ja nie mam. No tak, bo tu. Ja nie pod się dokupałam. No tak, bo, bo obok tego musisz kawałek iść w drugą stronę. W... Czekaj, od Ciebie, czyli jak byłaś. Tesla miał.. ścianę miałaś po jakby, czyli tak jak ja ułożona, to musiała być trochę w lewo wziąć. Ja cały czas tutaj ci podświecam ten, bo chyba to nadal działa. Becie tak był, znaczy przed Betą tak, o Jezu, 2 HP. Przez przypadek w lawę tu wpadłem. E, Czekaj na góry pójdę, bo od dołu próbowałam się do tego to mi nie wyjdzie. No nie, no też w wpadła, no, super. No, nie, nie. Moje umiejętności są takie super, jeszcze Tesla mnie zabiła. O, ja cię tutaj widzę, no, no i zginęłaś, ale... Boże, ta Tesla mi tak denerwuje na tych, ep około tych epików. Ja, ja, ja tu o mało i bym zginął, bo ja miałem 4 HP jak tu przyszedłem. bo Ale idealnie się ułożyłem jakby, bo na lodziach No i zginąłem, ale o, idealnie mam... O, właśnie, idealnie sobie wezmę teraz laser za stówę. Oj, będę miał na jedną małą bombę. Normalnie. co Coś poszło nie tak? Co, co się stało? Czekaj. Nie mo... aha, aha, nie mogę kupić bomby w narzędziach. Czekaj. Czyli muszę tak kupić w... za pomocą plecaka. A nie, ja... Ej, co jest? Nie mogę kupować bomb. piku. Ej, nie mogę kupować bomb. Ale oszustwo. Ale to chyba jakby bez... To tak jakby BSP wiedziało, że ja teraz nagrywam y, challenge, że nie mogę y, bomb używać, tylko BSP chyba nie wie, że ja tylko dużych nie mogę, a mało, małe mogę. Chyba nie wie, no. Najprawdopodobniej nie wie. I dlatego zabroniło mi korzystać z bomb, ale nie wszystkich, tylko tych takich tych. Yy, znaczy ze wszystkich a miałam być. Dobra, czekaj. Jaki mamy słabe czas i wyniki słabe. Ojeju tam. Dobra, od drugiej strony teraz pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, Tesla. Hops i jest. Mam 6 HP. Udało mi się. No i otwieramy. No i odbieramy i mamy. tutaj dam sobie bombę, to w piekle. No, w sumie... Aha, byłaś idealnie tak właśnie... O Jezu, bym w, w lawę wpadła. bo no ja właśnie tutaj dałam bombę wcześniej i słyszałam skarb i ty tutaj przyszłaś i chupałeś ten skarb. O dobra, tutaj mamy piek... piekiełko. I tutaj mamy piekiełko, tutaj widzę dużo piekła obok wyjścia. O Boże, nawet laser za 100 wolno kopie. A co ty myślałeś, żeby nie szybko kopać mnie? No nie wiem. Ja uwielbiam laser za 400. Jak kopiesz to piekło. I ono się tak fajnie bierze jak, jak, jak glina na samym początku z, z, z tym tym. Albo właśnie, jak glinę weźmiesz z laserem na 400 to jest takie pszryt, pszryt, pszryt, pszryt i już i już są wszystkie te. E, wszystkie e, te, no, jak to się nazywa, no? Ja nie mogę uzbierać tych w no co jest? No ja naprawdę mam słaby wynik, bo ja będę miał bardzo słaby wynik przez to, że ja w ogóle dawno w kopanie nie grałem, ja nie, nie jestem specem w graniu w kopanie aktualnie. Mam myślę, że ja jestem specem. No tak, przez cały czas grasz. Prawie. Nie gram w kopanie praktycznie. Nie no, ale. No to ja gram Tera Zaczynam. Od teraz na tym koncie zaczynam dużo grać w Kopanie. A to jest tak. Moje, moje obietnice są takie jak. jak no. To znaczy pewnie za jakieś dwa dni przestanę w ogóle grać w BSP i szczególnie kopać. No. Muszę i tak Ciebie. Czekaj gdzie tutaj... A dobra, tam jeszcze widzę pikiełko. Dobra. Tu mamy pikiełko. Czekaj, tutaj muszę się na to wyjść. Ja się postaram troszeczkę podratować mój wynik. Ale wątpię, że się uda. Ja, ja nadal mam kieszonkę za 10. Znaczy na, na 10. Ja Więc to jest... A dobra, bo tutaj jest Tesla. Ja prawie bym w nią wpadł. Yy, znaczy, do niej poszedł. O, tutaj za tobą. Aha, za tobą jest piekło, nawet nie zauważyłaś. Aha, ha. O nie, pomogę. no ja No, a ja zbieram piekło, bo piekło to mój ulubiony, jakby ten. Ten, ten. No, bo ty jesteś z piekła i sam się. <laughs> sam jesteś z piekła. Dlatego uwielbiam piekło, normalnie. A dobra, bo mam już pełny bit, to czekaj, muszę iść do góry. O Boże, mam 5 HP. Znaczy 5 kresek tych, no. Dziekaj, gdzie to się wchodziło? A tu było i teraz tu, dobra. Ja zapomniałem się, ja byłem, byłem przy wyjściu, a nie wiedziałem, że to wyjście. Dobra, nieważne. Oj, o Boże, 3 HP. Nie, jeszcze mi ten głupi magnes przyciąga, dobra. i bym zginął. U, ładnie, 368, czyli kawałek jeszcze wykopię ten sen, tutaj promieniowanie, trochę tego snu i promieniowanie tutaj, o jeszcze tutaj za mną jest, jest, jest ten sen, wykopię sen i powinienem mieć na laser za 400, 384 dobra czekaj, tu gdzieś jeszcze powinien być sen, tu jest jeszcze sen o tu nawet koszmar jest, to jeszcze wezmę Bo nie przyciągaj mnie głupi laserze No i mam już, już ten, mam, mm. mam na laser za 400, więc teraz giniemy, chodź na górkę, no i zginąłem, jakby tego odcinka nie, nie zmontuję, bo nie uda mi to się sprawdzać, tylko czy to się nagrał ten głos, jak, jak głos się nie nagrał, to ja nie wiem, ja wstawię film tak po prostu. Niech się ludzie, niech się ludzie martwią, że nie ma głosu. Nie chcę się że to ich wina, ich głośnika, że się zepsuły. Dobra, mam potworny las. A dobra, nie kliknąłem. Myślałem, że się... Czekaj, czemu... Czemu nie... Czemu nie mogę... Co tu się stanęło? Nie mogę lasera kupić. No tak jest. Doktor Planet nie chce, żebyś go kupił. No, ale potworny laser za 4. Cztery... Dobra, tobie. Od... Aha, laser za 200 mogę kupić? Dobra, no, to weź. Tak, zawsze. I, o, i mogę tylko kieszonkę za 100. Nie mogę kupić na przykład kieszonki za 200. Ale oszustwo, boże BSP, co wy robicie? Dobra, y, tutaj narzędzia, o. Dlaczego innego się po BSP spodziewałeś? O! Później jeszcze mam niespodziankę dla Ciebie na sam koniec, zostały 4 minuty, nawet nie pilnuję czasu. Dobra, teraz szybko, teraz na gór, znaczy na dół, co ja mówię, na górę. Ja, ja, ten magnes mnie przyciąga. No ten magnes to on jest jakiś, nie wiem, upośledzony. No upośledzony, strasznie. Dobra, pyk, teraz robi speedrun, eee, taki ze mnie speedrunner normalnie. Teraz wchodzę do piekła. Ops i hops. Aha, dobra, bo ty. O, tutaj jedno, jeden darmowy, yy, ten. Chłopie, chłopie, dobra, umałby i Dobra, mamy laser za 200. O, dobra, piekło już się kopie nawet nieźle. Gdzie mamy? Tu mamy jeszcze piekło. O, tutaj mam jeszcze, ale czekaj, bo ja nie mam bomb. Aha, zapomniałem, ja sobie nie kupiłem bomby, tylko kupiłem niespodziankę na, na koniec raz na koniec sam, oj, no, zaraz zginiesz ja jestem tępy, zbyt tępy, żeby to... nie no co, tępy no, no, a jak, no dobra, tutaj mamy dwie, dwa piekła, pyk jedno piekiełko, drugie piekiełko, pyk wow dobra Aha, dobra, bo ja mam kieszonkę za 40, czekaj, 90, czyli to jest półtorej, czyli zarab, od, jak będzie 2,30, a dobra, zarab będzie 2,30, to jeszcze, gdzie ja mogę jeszcze uzbierać, czekaj, tutaj mamy jeszcze, a tu ty zrobiłaś dziurę, czekaj, tutaj mamy, aha, dobra, tutaj mamy jeszcze piekło, ale tutaj nie wykopię, może jeszcze jakiś koszmar wykopię, szybko zrobię to, na szybko. W sumie nie muszę się, się śpieszyć, bo przecież oddawarkę tu mamy. O! Czeluść! Właśnie czeluści nie zbieram ciekawe dlaczego? Zapomniałem w ogóle o krysztole o nazwie Czeluść. mówisz? Czekaj, dobra co my tu mamy? Nie Tutaj mamy jeszcze, tutaj mamy jeszcze ten kryształ, co my tu jeszcze mamy? A dobra tu jest, dobra tu jest Tesla. Umałby mi coś zrobiła, a to tak nie wolno. Nie. No, co? No, możesz sobie zebrać to w O, dzięki. Jeszcze tutaj mam jedną tą. Eee, w ogóle jak jest ten, właśnie jak z bomb, to są kryształy tak fajnie ułożone. Z bomby tak, że one latają, tak? To one właśnie, te kryształy z tego jajka, co so, wygląda jak ten, jak, jak no. No jak, jak, y, y, y, jak sen, o, zapomniałem słowa, znaczy słowo mi wyleciało z głowy, o dobra, 27 kryształów, w sumie zaraz będzie napływ, a ja mam to gdzieś, już jest napływ. O dobra. Aha, dobra, bo napływ jest na, nie od razu na jedną minutę, tylko... O dobra, mamy tu, to możemy od razu zginąć, to ja już zaginę. I mam tutaj y, małe bomby, możemy sobie kupić chyba. Chyba mogę. Czekaj, dynamit. 150, użyj. No i normalnie, teraz możemy dawać bomby, Daję małe bombki, fajne. Zbieramy klinkę tutaj. Pięknie. Co mi tu wykopujesz, linę moją? A co, nie mogę? No nie, nie, nie, nie. Nie masz pozwolenia od y, głównego wydawcy y, gliny. To znaczy Blockstar Planet. Oj, oj, oj. Dobra, dwa hap... A dobra, nie pięć, pięć sekund, pięć, czekaj, Fajn... pięć... Ja myślałam, że będę miała mega słaby fanik, ale 7,5 tysiąca. Wow, ale duży. Jezu, jak... A 2,5 tysiąca ja... Nie, no naprawdę. No dobra. Lo... Dobra, no to, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. No i cześć!